Hi Siri, how are you today? I'm pretty good, thanks Do you remember our schedule for today and any incoming mails? Okay added Alright, there is nothing in the schedule, thank you Siri My pleasure Can you tell me any joke, but a funny one? Why don't call the bears hang around with all the other bears? Because they don't meet the qualifications Pfft, <laughs> oh, no Wszystko działa. Muszę mieć polską asystentkę. Checking the motors. looks fine. Ready to fly. One moment. Mam nadzieję, że go nie słuchamy. jestem Sara, mam zostać twoją nową asystentką. Super, możesz sprawdzić czy mamy złącze XT-30? Niestety nie mamy, zamówiłem cały przewód ładowania na Allegro za 26 zł z przesyłku. Zuch dziewczyna, co możemy zatem dzisiaj jeszcze zrobić? Możesz polatać na dwóch pakietach na zgulem i jednym z hołkiem. Mamy jeden mail dotyczący nowego sensora, to prośba od pana Zdzisława. Sugeruję nagrać na ten temat epizod. Przygotowałam już informacje na temat tego sensora Sony MX568. Dobra, jedziesz w takim razie, Sara. Do najnowszego modelu DJI matryce dostarczyła firma Sony. Model mx 586 może się poszczycić rekordowo rozdzielczością, która wynosi aż 48 megapikseli. Układ Sony jest w stanie rejestrować obraz w trybie HDR i filmy 4K przy aż 90 kl na sekundę. W trudnych warunkach oświetleniowych matryca zbiera dane z 4 sosiadujących pikseli. Działają one w czasie jak pojedynczy piksel o wielkości 1,6 mikrometra na 1,6 mikrometra. Co jednak ciekawe, technologie kontroli ekspozycji oraz przetwarzania obrazu zintegrowane są z samą matrycą, dzięki czemu efekt wysokiej rozdzielczości świętości tonelnej jest generowany w czasie rzeczywistym, a nie dopiero po zrobieniu zdjęcia. To co Sara powiedziała brzmi w sposób dosyć skomplikowany, ale to co powinniśmy wiedzieć to jest pierwszy raz kiedy DJI zastosowało sensor typu BL. On zachowuje się nieco inaczej i teraz postaram się w prostych słowach objaśnić co jest grane i jak on się faktycznie zachowuje. Wielkość pojedynczego piksela na matrycy MX586 to zaledwie 0,8 na 0,8 mikrometra. Sensor został zbudowany z użyciem technik, które mają zwiększyć czułość i wydajność pojedynczych pikseli. Rozdzielczość matrycy MX586 to aż 48 megapikseli. Ale przede wszystkim w praktyce, co oznacza mieć sensor 48 megapikseli w stosunku do sensora klasycznego 12-megapikselowego. Sony zdecydowało się na bardzo ambitne posunięcie, czyli zabudowę w sensorze jak największej liczby pikseli. Jest ich 8000 na 6000, czyli łącznie 48 milionów. Sony zastosowało nietypowy układ pikseli na matrycy filtrów, odpowiadającej za jakość kolorów i detali. Czyli jak popatrzymy na matrycę, to jest niczym innym jak tylko kawałkiem szkła, która ma na sobie mikroskopijny układ filtrów. I zwykle e, matryca 12-megapikselowa wygląda mniej więcej w ten sposób. Pole 2 na 2 piksele pokryte jest filtrem o tym samym kolorze, typu Quad Bayer, dzięki czemu pomimo wysokiej rozdzielczości i małego pikseli sensor ma się cechować wysoko czułością. Jak widzicie każdy ma dwa pola zielone, e, jeden, jedno pole czerwone i jedno pole niebieskie. Ludzkie oko jest przede wszystkim bardziej wrażliwe na kolor zielony w naturze, dlatego zieleni jest dwa razy więcej. I te filtry działają właściwie w sposób bardzo prosty, a mianowicie przepuszczają daną, daną wiązkę promieni lub jej odbijają. Tak jak czerwony przepuszcza czerwone, a odbija zielone i niebieskie itd., itd., analogicznie. W efekcie powstaje nam taka mozaika kolorów, którą trzeba poddać procesowi postprodukcji, czyli demozaikowaniu. I teraz uwaga, bo teraz jest tak zwana funny part. Jeżeli popatrzymy na klasyczną matrycę 12-megapikselową, a to co ma Mavic r 2, to jest właśnie podział na dodatkowe jeszcze 4 pola. Czyli z 12 megapikseli robią nam się 48 megapiksele, one są bardzo małe. To, co mamy w Mawiku R, to zamiast jednego całego większego piksela, który wcale nie jest bardzo duży, bo ma około 1,5-1,6 mikrometra, mamy cztery yy, małe piksele, które mają wymiary 0,8 na 0,8 mikrometra. LMX 586 umożliwia zatem fotografowanie i filmowanie z dużą ilością szczegółów zarówno w jasnych, jak i ciemnych partiach obrazu. I to co jest piękne, że ten te układ czterech może być wykorzystywany jako klaster, jako jeden, ale może być wykorzystywany też jako cztery. Czyli jeżeli mamy na przykład trudniejsze warunki, strzelamy wideo HDR, możemy na przykład... Ten naświetlić bardzo krótko, ten naświetlić dłużej i uzyskać dzięki temu wideo HDR. Jeżeli mamy duże klatkarze, tak jak tutaj, ile 120-240 klatek na sekundę, w tym momencie możemy wyłączyć, tak jak tu widzimy, dwa piksele i, i tylko y zastosować układ tych dwóch. Dzięki temu jesteśmy w stanie zarejestrować obraz w bardzo szybkim klatkarzu. No i pytanie brzmi teraz, czy my możemy to porównać z taką kamerą jak na przykład RED czy Ari Alexa 8K kamerą, która ma dużą matrycę? Oczywiście, że nie. Oczywiście, to nie jest to, nie jest to samo, ale pozwala nam to na uzyskanie niesamowitych efektów szczególnie przy zachodzie słońca i w trudniejszych warunkach oświetleniowych a co jest jeszcze najważniejsze że te efekty są od razu widoczne czyli możemy transmitować na żywo zachody słońca lecąc pod słońce ustawiając obiektyw typowo pod słońce ten sensor ma możliwość tak jak powiedziała Sara strzelania w rozdzielczości 4K w klatkarzu 90 my tutaj mamy 60 w Stanach 50 w Polsce, ale to jest już bardzo dużo i to Wam dzisiaj pokażę. Sara, jak mi poszło? Chyba lepiej będzie, jak zadzwonię po chłopaków z Sony. <laughs> Jedziemy na wycieczkę, nigdzie nie dzwonisz. Słuchajcie, myślałem już, że nie zdążymy, ale jesteśmy godzinę przed zachodem słońca. Znaleźliśmy taką platformę, która jest w budowie, a słońce powoli schodzi ku zachodowi. Dobra Mavic wrócił i wygląda to w porządku, ten zakres dynamiczny jest naprawdę mega, to jest jedna rzecz, którą mogę powiedzieć i druga rzecz, pewność lotu, on sobie naprawdę tutaj dobrze daje radę na tych przestrzeniach, dzisiaj co prawda nie ma wiatru i też jest cichutki, dobrze pracuje, oczywiście brakuje mu trochę funkcjonalności, na przykład pełnego point of interest, bo to co mamy to dostaliśmy jakąś namiastkę, nie czarujmy się. Natomiast są fajne warunki i spróbuję trochę przyspieszyć, żeby zrobić też Mavica R1, bo to jest klucz. Jeszcze jak nie pogubię drążków, to będzie gitarka. Jest, nie zgubiłem. Thank you.